jak położyć się na łóżku i jak z niego wstać. Kładzenie się na łóżku i wstawanie z niego to codzienna czynność. Musimy jednak pamiętać, żeby wykonywać ją w taki sposób, żeby nie obciążyć dodatkowo dolnego odcinka kręgosłupa. Podchodzimy do łóżka jak najbliżej, tak aby Tyły naszych nóg dotykały łóżka. Kładziemy ręce po bokach, wspieramy się i siadamy na łóżku. Następnie, żeby się położyć, kładziemy najpierw łokieć pomiędzy biodrami a poduszką, a zewnętrzną ręką przytrzymujemy się z przodu dla dodatkowej asekuracji. Kładziemy najpierw jedną nogę, Następnie drugą i opuszczamy się powoli na łokciu na poduszkę. Wstając wspieramy się na łokciu, ale jednocześnie spuszczamy nasze nogi w dół, tworząc taką dźwignię. I wbijamy się mocno łokciem w materac, pomagamy sobie ręką z przodu do pozycji siedzącej. Kiedy jedna noga jest mniej sprawna niż druga, możemy złożyć je razem i za pomocą takiego krzyżaka zrobić dźwignię. Wszystko wygląda wtedy do, do, do, dokładnie tak samo. Opieramy rękę na łokciu. Z przodu asekurujemy się ręką dodatkową i obie nogi razem dźwigamy na materac. Kładziemy się wygodnie na łóżku. Wstając, pomagamy nogą zdrową zepchnąć nogę słabszą na zewnątrz łóżka i w tym samym czasie odpychamy się łokciem i ręką od materaca, siadając do pozycji pionowej. Pamiętajcie o tym, żeby nie wstawać z łóżka od razu z pozycji leżącej na plecach. Może to powodować dodatkowe bóle i dodatkowe uszkodzenia kręgosłupa. Co zrobić? Kładziemy się najpierw na łóżku na płasko. Tak jak leżymy. Następnie podciągamy kolana do góry, zginamy nogi. Stopy stawiamy w miarę możliwości, jak najbliżej pośladków i następnie obie nogi razem, włącznie z całym ciałem, rolujemy do boku. I mamy tą pozycję boczną, z której już możemy się podnieść. Spuszczamy nogi w dół, łokieć wbijamy w materac, pomagamy sobie ręką zewnętrzną i siadamy na łóżku. Jesteśmy gotowi do tego, żeby wstać. Pamiętajcie jednak, żeby nie wstawać zbyt szybko, bo może to powodować zawroty głowy. Wszystkie te informacje dostępne są w darmowym pliku do pobrania pod tytułem jak położyć się na łóżku i jak z niego wstać.